Przerwie. Będziemy, dalej. Będziemy dalej z pytaniami od widzów. Skończyliśmy już teraz sobie liźnie i możemy przejść dalej. Kolejne kwestie dotyczące latarek. Cały czas jednak to jest, jak widzisz, temat bardzo nurtujący ludzi. A, to będzie długie, ale czytam. Fajnie, jednak, by było wejść głębiej w kwestię latarek. Na przykład, czym się różni latarka za 300 zł od tej za 1000 najnowszej generacji, o której wspominał Piotr. Na grupie mamy na FB, mamy ludzi, którzy robią latarki. Sam mam taką za 300 zł z 16 biodami 3W. przyróbka halogenu budowlanego zasilona takim akumulatorem jakim ma Piotr i starcza na około 4 godziny świecenia. Wiele osób ma latarkę od kogoś z warszawskich ząbek. Z trzema sekcjami, 9 łamane na 18 lub 27, dzięki czemu świeci dłużej, bo dużej mocy używa jak potrzebuje. Do szukania chodzi z mniejszymi mocami, tak jak, tak jak mówiliśmy. Różnica jest między moją a jego, na przykład w diodach po kolorze widziałem, że u niego diody są jaśniejsze, mniej filetowe, zakładam więc, że dioda 400-410nm lub 395 a u mnie jest o 10 punktów mniej. Dla powołania tutaj jest podany link, który sobie możecie odnaleźć pod tym filmem o latarkach w komentarzu. I teraz ja. W międzyczasie przeprowadziłem rozmowę telefoniczną z jednym człowiekiem, bo tutaj już się chciałem chwilę skupić na tych długości, tych wiązek. Ja nie jestem specjalistą w tym temacie, tak naprawdę, nie wiem Piotrze, czy Ty... Ja jestem użytkownikiem, tak samo. No trochę nie, nie czuję się w mocy odpowiadać tak. tak do końca, które lepsze. Ja się na tym po prostu nie znam. No, no więc... Ja wiem, z czego oczekuję od sprzętu, jakiego efektu. Natomiast jak on jest on skonstruowany, jest dla mnie to nieistotne, prawda? On ma być wygodny, poręczny, spełniający moje oczekiwania, czyli to, co mówiłem, że ma. Albo prześwietlać wody, albo nie prześwietlać wody, być skuteczny w poszukiwaniu na plaży. Ja chcę widzieć bursztynę na odległość 150 metrów, ma ten efekt, prawda? Technika posługiwania się nie patrzy się w, te, w, te, w to światło, tylko patrzy się daleko na plaży, prawda? Ponad światłem, jak gdyby, prawda? na polach jest. Nieco inaczej. E, specjalna konstrukcja, też nie wiem, jakie diody i tak dalej. Mam od tego fachowca, który mi to no. mówi, wejść tą lampę, ona działa, prawda? No. Ja go wierzę i, i, i tak się to odbywa. No właśnie. E, Jeszcze raz, dobra lampa, skonstruowana przez tego, no kosztuje około 1000 zł, prawda? Taka wielozadaniowa. No oczywiście mogą być i trzy latarki, i cztery latarki do, do, do, do, do różnych można je nosić z sobą, prawda, zmieniać i te... Albo brać więc, w zależności od tego, na co się szykujemy. Na co się szykujemy. Nie czuję się na sile podejmować taką dyskusję, po prostu, bo się na tym nie zna. My Przypomina się. mi to taką anegdotę, prawda, z marketingów towarów, jakiś konstruktor telewizorów, Trafił na stanowisko żubra, czyli takiego, że z zakładu pracy, gdzie pracował, trudno było go wyrzucić, prawda? nic nowego nie był w stanie wymyśleć, no ale tak zasłużony dla firmy, że go zatrzymano w tak zwanym sklepie fabrycznym z tymi telewizorami. I przychodzi klient i mówi, że chce telewizor, żeby miał pilot, żeby go można było do komputera podłączyć i tak dalej. Ja on mówi, mamy taki telewizor, proszę pana, odkręca śrubki z tyłu i pokazuje, jak jest skonstruowany, prawda? Nad tym mówi, to dwa lata pracowałem, żeby to skonstruować i tak dalej. A ten klient mówi, coś pan zgłupia, Mówi, mnie interesuje najbardziej ten pilot, żeby w, w, w, w, włączyć ten użytkownik i konstruktor. I te dyskusje raczej... Jeżeli mógłby powstać taki klub dyskusyjny, ultrafioleciarzy, fio, to proponuję założyć taki klub i przedyskutować czyli konstruktorzy, bo może to jest pomysł po prostu. Tych ty konstruktorów na pewno jest więcej, ja znam takiego dobrego jednego czy dwóch, prawda? I na tym się kończy, na pewno tych konstruktorów jest daleko więcej. I może w internecie powstałoby takie forum dyskusyjne, tylko o tym świetle. Z przyjemnością skorzystam z usług w mam z wiadomości, które tam będą zawarte. Te, te, te. Ja w międzyczasie przyprowadziłem rozmowę telefoniczną tak, z który jest inżynierem i zdecydował się sam sobie skonstruować lampę. I pytał mnie właśnie o te długości światła. Też nie potrafiłem odpowiedzieć, które są lepsze, które gorsze. Tym bardziej, że. To, co producent takich diod deklaruje, nie musi być tak naprawdę do końca zgodne z prawdą, bo te diody mogą mieć różne odchyły. Ja bym z tej dyskusji wynikło, że najlepiej po prostu kupić po jednej diodzie kilku producentów, odpalić te diody i zobaczyć, która będzie dawała najlepszy efekt w jakim momencie. I tak, dopiero na tej podstawie tych doświadczeń konstruować cokolwiek dalej. Tak. Tak jak dla mnie tą próbą jest ta szklanka z wodą i poświecenie, Zaczyna, bursztyn po prostu. Tak. Który, czy będzie świecił w wodzie, czy, czy będzie się świeciła woda i bursztyn, bursztyn czy sam bursztyn. Tak. I to są, bursztyn. są dla mnie sprawy jedyne, taki mhm. test, któremu poddaję przy tego no, On jest dla mnie wystarczający, prawda? Dokładnie. Zresztą w warsztaciku, w którym ten pan pokazuje od razu, te, te, jak to działa, prawda? Nawet burszynki gdzieś tam rozsypane po kontaktach na podłodze, prawda, jak one świecą, w jaki sposób świecą, jeżeli to wiąże się z doświadczeniem. Są tak zwani w każdej dziedzinie tak zwani sprzęciarze, którzy gromadzą ogromne ilości sprzętu i tak dalej, tylko po co efekt jest żadny tego. To no, nie do końca, bo to ich interesuje coś innego. Ich interesuje po prostu bardzo dokładna wiedza na temat sprzętu. Tak. Nas interesuje złowienie hmm. najpiękniejszych błoszczynów hmm. i sprzęt, który mamy dla nas jest wystarczający do tego celu. Tak. Po prostu. Więc jakby To jest pytanie, no, żeby odkryć, kim się tak naprawdę jest, tak? Tak. Bo, bo są ludzie, nazywa się czasami może nie słusznie, a może słusznie Gaddzia ja, Gadzie, dżedzia, O Jezu, no, że, to że, to że, że, że lubią gadżety. No, może tak. Ale nie ma w tym nic bo to jest takie samo zamiłowanie, jak nasze do bursztynu. Tak? Oczywiście. To trzeba to warto o tym wiedzieć. No. Jedni lubią gadżety, drudzy lubią bursztyn, Lubimy bursztyn, a nie gadżety, Koniecznie, właśnie, prawie. Gadżety nam tylko pomagają w, w łowieniu bursztynu, tak naprawdę. Więc, więc co to tych gości fal, poddajemy się. Myślę, ja się poddaję. Ja również się poddaję. Dalsza część pytania dotyczy kwestii białych szperaczy się pyta jaki mam szperacz u siebie, jaki jest mniej więcej jego koszt, jaki jest zasilany, jaki jest jego zasięg. Więc ja kupowałem tą latarkę w innym celu. Kiedy ją kupowałem to była też zrobiona na zamówienie, kosztowała niecałe 100 zł, co wydawało się wtedy sumą astronomiczną. To było ładnych parę lat temu, ma jednowatową diodę i to był wtedy szczyt techniki. Jest zasilana jednym paluszkiem, tym grubym akumulatorem 18650, których staram się trzymać, żeby wszystkie moje latarki działały właśnie na te, na te akumulatory, bo dzięki temu wystarczy mi jeden komplet baterii do zasilenia wszystkiego, co mam przy sobie. Tak? Natomiast jeżeli w kwestii zasięgu, no to powiedzmy, że do 50 metrów to białe światło dochodzi. Wiem, że na dzisiejsze czasy to jest już, można powiedzieć, zabytek, bo tak jak mówię, to było z 10 lat temu, kiedy ja tę latarkę kupowałem. Dzisiaj widziałem latarkę zasilaną wprawdzie, moim zdaniem, absolutnie nieekonomicznie, bo ośmioma paluszkami tymi grubszymi, czyli te AA-nie. 3 razy A, tylko 2 razy A. Z zmienną, w sensie z soczewką, z możliwością z ogniskowania światła i dającą bardzo jasny biały snop światła na no ponad 300 metrów. Natomiast, tak jak mówię, nie, ja bym sobie nie kupił takiej letarki ze względu na, na źródło zasilania. Ale jestem pewien, że, że można w tej chwili dostać znacznie lepszy sprzęt. Ja, gdyby, gdybym ja sobie kupował nowy sprzęt, prawdopodobnie będę musiał uczynić w pewnym momencie. Na pewno zwiększyłbym moc diody. Już wiem, że 3-watowa dioda, nie 1-watowa w tym momencie. Na pewno bym chciał, żeby ta latarka miała soczewkę, żeby można było to światło skupić bądź rozszczepić. I na pewno bym chciał, żeby ta latarka była na te paluszki 18650 akumulatorowe. To, to, to, to ja bym tak chciał, ale mam to co mam. Mniej więcej powiedziałem w tym momencie. Tutaj jest potem w treści tego pytania dalej jakieś konkretne już latarki są wymienione z nazw i z tego skąd można je dostać. Myślę, że to sobie spokojnie możecie znaleźć pod filmem i doczytać. Nie będę wymieniał tych nazw film. Zresztą ja, tak jak w poprzednim <coughs> pytaniu sądzę, że E, takie forum wymiany, e, wiadomości o sprzęcie, e, może e, powstać, prawda? Jest to jeszcze raz poza kręgiem naszych zainteresowań, prawda? Mm, tak. jest, jest to e, ten... Ma e, świecić, ma być wodoporna. Co ja używałem? Ja kupiłem wyśmienitą latarkę, latarkę do prześwietlania kursztynu. Mm -hmm jakość bursztynu poznaje się, nie tylko prześwietlając go światłem ultrafioletowym, ale również światłem białym. Musi być na tyle mocna i tak skupione światło, żeby spękania w bursztynach tak zwanych nieprzezroczystych, prawda, mętnych, tych bardzo drogich, królewskich, białych i tak dalej, mu wyłowić przy sortowaniu, czy po prostu określić, czy, przy przy wyrobie, prawda, też, żeby nie popełnić jakiegoś błędu, jeżeli mamy z cenną gryłą do czynienia i mamy coś z niej zrobić, to pęknięcie uniemożliwi nam. Ja na pewno wcjano Bursztynu nie, nie, nie wykąpię, prawda. Natomiast prześwietlenie, prześwietlenie Bursztynu pozwala mi uniknąć takich pomyłek te latarki stosowane na plaży, to do prześwietlania buruszczyny mają tak mocne światło, do 300 metrów dokładnie, prawda? Tylko są zasilane paskudnie właśnie jakimiś paluszkami itd., dalej, co po pewnym czasie wy wyczerpuje ich moc. Najlepsze białe światło, jakie mm. używałem, to bardzo dobrą czołówkę. Mm -hmm. e, raz, że nie mam tych obaw, że e, Fiolet założony w postaci czołówki, może zaszkodzić moim oczom. Drugie, faktycznie to białe światło się rzadko używa. Właśnie jest... z tego powodu ja nie do końca bym marnował czołówkę. To. Ja marnował no, właśnie czołówkę... Ty masz inny pogląd, ja mam inny pogląd hmm. prawda? na ten temat. Z mojego doświadczenia wynika, że ta czołówka biała, w ogóle czołówka jest, Światło białe jest w ogóle rzadko używane, bo i po co, prawda? No, no tylko żeby szperać tam w tej wodzie, żeby tak, wyszukiwać tych bo faktycznie asfaltowych faktycznie My, my, my nie, nie widzimy tych patyków tak dobrze w ultrafiolecie, prawda? Białym światłem potrafimy sobie określić, że, że jest ta plawa, prawda? Natomiast białe światło skrzyżowane z ultrafioletem raz, że powoduje inną akomodację oka bym powiedział, prawda, że po zaświeceniu światłem białym, gdy zapalamy światło ultrafioletowe jest taka chwila, że nie widzimy, jeżeli szuka się dwie osoby, jedna używa światła białego, druga ultrafioletowego, wyklucza to nawzajem. Ultrafiolet jest niewidoczny w świetle białym. Skrzyżowane te obydwa światła powodują, że to nie funkcjonuje. Drugie, e, e, ukształtowanie dna morskiego w nocy e, przy słabym oświetleniu nocnym, prawda, czy w ciemnościach nocnych, jest widoczne w postaci łamiącej się fali. Kontrast jest tak mocny, że jest to widoczne. Żadna latarka, żaden reflektor, żaden szperacz e, nie pozwoli mi e, na oświetlenie tak wielkiej powierzchni, jak daje ciemność. Mm -hmm. e, czyli w ciemności, e, bez ultrafioletu, widać dużo lepiej niż w świetle białym. To, czego możemy się spodziewać w morzu. Nauczyłem się e, już jako dzieciak gdzieś jak i były takie sytuacje, że e, bardzo chętnie poruszałem się w ciemnościach, prawda? No kiedyś przy kawie mogę komuś opowiedzieć historię z dzieciństwa, dlaczego ciemności, co, jak i tak dalej. No może krótko. Rodzice cudowne wakacje mi fundowali do trzech miesięcy, prawda, w puszańskich warunkach z kraju Puszczy Boreckiej, prawda? I tam z pewnymi czynnościami, którymi zdarzało mi się w nocy bardzo e, chęt, e, chętniej często chodzić, już jako dzieciak, prawda? Mm. I wiem, że światła się latarki nie używa. Lepiej widać w ciemnościach e, niż e, przy latarce. Przy latarce widać tylko to, co oświetle, nic więcej. E, czyli... Ty, e, po prostu światło białe e, e, może służyć do czytania prawda, w ciemnościach, prawda, ale na, na pewno nie poruszania się w terenie określenia terenu. Jest absurdalne wręcz mm. dla mnie mm. światło białe. Na tak. ja używanie te, w nocy. Absurdnie chodzę bez mm. latarek, w sensie bez żadnego oświetlenia, jeżeli już i do mm. mm. no, Chyba, że wiem, że coś tam sypało, <laughs> to wtedy używam ultrafioletu, żeby zbierać to, co mogę znaleźć po drodze. Natomiast białe światło włączam rzadko i tylko w miejscu, w którym mniej więcej typuję na takie, gdzie być może ten patyk gdzieś tam się poukładał, czy, czy żeby zajrzeć tam głębiej w fale, zobaczyć czy, czy jest sens czekać, czy nie ma sensu czekać, tak? czy, czy woda jest całkowicie czysta. Czy, czy jakiś tam paproch, czy coś gdzieś tam się unosi, no to tylko tak naprawdę potem mi to wiadomo, to ten, ten szperac jest potrzebny, yeah. to nic więcej. W, oczywiście w momencie, w którym złowię yy, przy ultrafioletowym świetle jakiś kawałek i chcę go na szybko przejrzeć, tak. to wtedy używam do przeświecania tą letarkę, żeby zobaczyć, czy co to to, je... czy do czynienia. Jeżeli to jest duży kawałek, no tak oczywiście chcę oczy nacieszyć od tak, razu. Więc wtedy, wtedy ta latarka służyła, w mi, no tak, prawda. Często zdarza się, że człowiek nałobił tam jakąś ilość bursztynu, prawda? I jest zachwycony tym bursztynem, widział go w lutach, w fiolecie. I już na tej plaży go ogląda prawda, po, tym, po tym zbiorze i zapala białe światło, że obejrzy tak brzydkiego, w mówię, w życiu nie widziałem prawda, same żużne prawda kania i tak dalej, i tak dalej, nic ciekawego, prawda. Mały ultrafiolet w porównaniu ze światłem małym powoduje pewne złudzenie optyczne. Które polega na tym, że bursztyny wydają się daleko większe niż są w rzeczywistości, Woda. prawda? I ten szok między światłem białym a ultrafioletowym, rozczarowanie, prawda? Wolę się rozczarować w domu już, prawda, sortując to i tak dalej, niż bezpośrednio na plażę. No. No, ja czasami mam, nie potrafię wytrzymać i odwrotnie. Żeby, mhm. Idąc już do domu, wiedzieć, co mam w kieszeni, tak? Nie, że z nadzieją jakąś taką. Co do czołówek to tak, bo tutaj dalej w pytaniu jeszcze są wymienione nazwy czołówek, które ten widz poleca, Nie ja osobiście wolę wykorzystać czołówkę do tego, żeby używać ultrafioletowego światła. Mam kupioną taką za też około 100-150 zł, Już nie pamiętam gdzieś dzisiejszych to, ty, czasach. I, I Ty to doskonale sobie z nią radzi. Ona idealnie mi się to, sprawdza w momencie, w którym wybieram buszty. Tak. Bo mam dwie wolne ręce, w, w którą sensie? Ja trzymam latarki targi w się te małe do prze, no, przebierania. To jest, prawda? To Albo kładę tą dużą lampę z boku i... Yy, yy na piasku, żeby mi dwie wolne ręce, klęcząc, prawda, no. czyli no, te, te, te z tym ultrafioletem, ale jeszcze raz, ja używałem dużo, przez wiele godzin już w życiu, prawda, ultrafioletu, Mam ciągle obawy, że zniszczę sobie ultrafioletem wzrok, a nie używam okularów, prawda? Mm -hmm. Przy okula w okularach tych żółtych nie widzę absolutnie nic, prawda? Dla mnie wszystko jest jednakowe i patyk i tak dalej. Tak? I już wszystko i zauważyłem, że ludzie w okularach i koledzy, którzy używają tych silnych latarek, na przykład ze światłem blu, a nie ultrafioletowym, mm -hmm. czyli tych bardziej skierowanych na, łowie, na, na znajdowanie bursztynu na polu, mm -hmm. Na plażę schylają się absolutnie po wszystko, ja się tak. z daleka patrzę, po co on ten kamień się Kamień wie co on jakby on po prostu widzę, że nie widzi tej różnicy, tak? niego to się świeci, więc trzeba jak to się świeci, to, zwiedzi, to się no, a, a jakby ja mam znacznie słabszą latarkę i z daleka widzę, że to nie po ma Po co moc... mam sobie pięć mili na zbierać, nie, nie ma to sensu? Nie ma się sensu że... po to schylać, tak? Bo jednak każdy ten skłon przyda mi się, jak już znajdę, bursztyny. I oszczędzam, skłony, przysiady na, na ten moment, kiedy będą potrzebne. Ja nie jestem sportowym typem, prawda, to, tym bardziej. No właśnie, to, to jak, jak się schylasz po coś, co nie jest bursztynem, a jest duże, to rodzi do to, to, to dodatkowego to, to dodatkowe, skaszubskiego wynika. Tak? Dodatkowe, ale to też na pewno rodzi tylko dodatkowe frustracje. <śmiech> tak, już. Tak. Dziesięć razy się schyliłem i za każdym razem za przeproszeniem G. Tak. No, więc, więc myślę, że... Mówię, ja wolę wykorzystać czołówkę do świata ultrafioletowego, mi się idealnie sprawdza, ale są tacy co lubią, są tacy co nie lubią czołówek, kolejna sprawa do wypróbowania samemu, tak naprawdę, bo to jest, najlepiej dostosować ten sprzęt do tej wygody. Dobrze, że, że ten jest cała grupa ludzi, która usiłuje sfilmować nocny połow burszty. E jest to bardzo trudne w świetle ultrafioletowym kamerę uruchomić tak, żeby były widoczne prawdziwe kolory, prawdziwe kolory tak itd. Ja robię często zdjęcia prawda? i wiem, że jest to tak odmienne od rzeczywistości, prawda? że zupełnie nie przypominają te tej światła sfotografowane. Ultrafi po prostu Aparaty fotograficzne, kamery nie są przygotowane do tego, żeby filmować i robić zdjęcia w świetle ultrafioletowym. Cały ten obraz jest przekłamany i filmowcy zauważają to bo i usiłują użyć białego światła. Prawda? To białe światło jeszcze bardziej tą całą sytuację Prze tego wygląda. to komicznie facet stojący po bazu w wodzie z białym światłem, prawda, reflektorami i tak dalej. Ten i, i, i, i, I przeszkadza tym światłem łowiącym, prawda, to, to, to kompletna paranoja, prawda. Ale filmowcy no, starają się użyć tego białego światła. No, mówi się tak, że jest prawda czasu, prawda ekranu i G-prawda. No, no tak, dokładnie. To w tym przypadku tak to wygląda, że często żeby coś ukazać, to trzeba trochę nakłamać. Żeby coś prawdziwie ukazać, to trzeba trochę nakłamać. No. Więc myślę, że filmowcy często z tego korzystają. W momencie, w którym po prostu technika Ci odmawia wykonania zdjęć, tak jak to powinno wyglądać. Tutaj, tutaj widz pisze jeszcze dalej o tym, że warto, żebyśmy troszeczkę się rozwinęli na temat akumulatorów versus pakiety tych akumulatorków 18650. Faktycznie widziałem, że część znajomych ma połączone, po prostu polutowane ze sobą mm -hmm. te pakiety baterii. Ja się nie będę na ten temat rozwijał, bo się na tym zupełnie nie znam. Wiem tylko, że na mrozie baterie padają szybciej, dlatego ja... Odszyłamy jeszcze raz do nieistniejącego forum, prawda, dyskusyjnego. I tak, być może okazuje ten, się, bo tutaj Grywice tak. również odsyła do, do konkretnego forum, gdzie można takie dyskusje... A zastanawiam się, czy, czy ci, którzy zadają te pytania, bardzo przepraszam, z góry, nie są hmm. producentami sami tych, tych, tych, tych rzeczy i no muszą nas zrozumieć, prawda, rybaków bursztynu, poławiaczy bursztynu że nas te dyskusje po prostu nie interesują. To jest poza zakresem tak. naszego zainteresowania. E, e, nas interesuje efekt złowiony bursztyn, mhm. prawda? I narzędzie ma nam służyć i bez jakiegokolwiek zainteresowania, jak jest to zrobione. Wszystko tak, ta technika wykonania nie, no nie leży też w kręgu mojego zagi. Jeżeli się sprawdza, dziękuję bardzo. Tak. Ja ponieważ wiem, że baterie nie lubią mrozu, to swoje zapasowe baterie, i to też warto przemyśleć podczas projektowania swojego stroju do łowienia w Ursztynu, noszę zawsze w ciepłym miejscu. Tak? Więc w momencie, w którym te, te, te baterie zapasowe nigdy nie są na przykład w plecaku w tylnej kieszeni, gdzie mogłyby porządnie zmazać, mhm. Bo one wtedy są skazane na znacznie krótsze działanie. Ja wiem jedno, ja mam zawsze zapasową baterię, akumulator, duży akumulator, prawda? Ja mam wymóg, że w pełnym oświetleniu chcę pracować 8 godzin, prawda? To jest mój podstawowy wymóg, że pełnym światłem moja latarka ma świecić 8 godzin. Ja miałem tak brzydkie doświadczenia kiedyś, w czasie wspaniałego wysypu bursztynu, z racji kiepskiego oświetlenia, prawda. Kończyłem swój połów z telefonem do wody, prawda. Bateria musi wytrzymywać długo. Jeżeli przedłuży się mi to ponad 8 godzin, to mam zapasową, czy światło mi osłabnie z powodu mrozu i tak dalej, i tak dalej, to mam tą drugą baterię, którą zmienię, prawda. To trzeba dźwigać. Ja to dźwigałem w plecaku, w torbie, i ten sprzęt mi towarzyszy. To jest ten ciężar, za który za luksus dobrego połowu płacę, prawda? Mm -hmm. Bo bólem kręgosłupa, prawda, ale, ale to się opłaca. No tak. Ja też wychodzę z założenia, że zestaw dodatkowych baterii Mam skonstruowany tak, żeby wszystkimi światłami, które mam, móc świecić godzin 12. I uważam, że to jest wystarczający czas, nie wiem, że nie sądzę, żebym powyżej tego był w stanie łowić. bo Znając swoje możliwości kondycyjne. Dłużej niż 12 godzin obawiam się, co by nie sypało, to, to ja po prostu sam się wysypię. Tutaj jeszcze jest jedno pytanie. Na temat testów, jeden z widzów życzyłby sobie, żebyśmy zrobili jakieś testy z latarkami. Ja myślę, że jest na YouTubie tego cała masa Ta. i można to sobie spokojnie odnaleźć. My, my nie działamy w się... reklamowych. Ani nie będziemy się w tym momencie, mówię, w to angażować, bo my się zajmujemy łowieniem się... ani... a nie robieniem to... filmów, testów to... latarek. i z całym szacunkiem, myślę, że spokojnie, po prostu inni zrobili to już lepiej od nas. I... I... po co my już. już, stosując starą zasadę brzyk, Okama, ok, nie, nie ma potrzeby mnożyć bytów ponad potrzeby. Tak. Tym tak. akcentem. Yy, musimy zrobić kolejną przerwę techniczną, więc zapraszamy do kolejnego odcinka. Yy, i pamiętajcie o tych wszystkich lajkach subskrypcjach, komentarzach, pytaniach jeżeli macie jakieś to w komentarzach zapraszamy, a pod spodem pod filmem yy, link do Piotra i do mnie jakby co. Do zobaczenia. Do zobaczenia.